Ciekawe zapytanie, a w zasadzie takie prawdowanie się ze mną widza, który przeczytał załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia i temat dotyczy, w jaki sposób lekarz stwierdza uzależnienie alkoholowe u badanego za jazdę po alkoholu. Panie doktorze, przejdę do rzeczy otóż mówiąc o zmianach przepisów dotyczących badań lekarskich dla kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy po spożyciu wydaje mi się, że albo Pan nadinterpretuje z przepis, albo ja coś źle rozumiem. Otóż w załączniku tej ustawy stoi napisane. Otóż punkt ósmy W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia do alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe, potwierdzającego leczenie i utrzymywanie abstynencji oraz przeprowadza regularne, kontrolne badania lekarskie. Dla mnie słowa kluczowe to w przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu na jakiej podstawie lekarz stwierdza w przeszłości to uzależnienie, prawda, bo chyba nie po jednorazowym zatrzymaniu za kółkiem na podwójnym gazie. Rozumiem sytuację, o których Pan mówił. Delikwant zgłasza się na badania, mówi jak na spowiedzi, że pije codziennie piwo i w weekendy wódkę z kolegami. Inny przykład to Pan, który w ankiecie przyznał się do ataku padaczki alkoholowej. Jeszcze inny wpis ze szpitala ZUA, Zespół Uzależnienia Alkoholowego. To są sytuacje, w których faktycznie podejrzenia o uzależnieniu są bardzo prawdopodobne. I dochodzi do paradoksu, kierowca zostaje zatrzymany na kacu w poniedziałkowy poranek, Prawdopodobnie w ramach akcji trzeźwy poranek zostaje zatrzymane prawo jazdy, starosta kieruje go na badania z miesięcznym terminem, idzie za tydzień do lekarza, a ten do niego. Proszę o udokumentowanie rocznej abstynencji. To przecież nawet w naszym kraju czysty absurd. Na marginesie jest ich więcej, chociaż chociażby sytuacja z alkoholokami, Proszę pana, jako osoby stykającą się na co dzień z tą tematyką, o wyjaśnienie tych wątpliwości. Zacznijmy od tego, że lekarz wcale nie musi rozpoznać uzależnienia alkoholowego, ponieważ w punkcie siódmym wyraźnie pisze, że w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem itd. itd. orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Czyli co tutaj wystarczy? W zasadzie stwierdzenie niemożności powstrzymania się od picia a taka sytuacja dokładnie miała miejsce, jak piłeś, wiedząc o tym, że będziesz musiał jechać. Czyli, gdybym tak teoretycznie był lekarzem WOMP-u, już to samo mogło być dla mnie wystarczające, aby dać orzeczenie na rok, a za 12 miesięcy w trosce o Twoje zdrowie skontrolować, o Twoje zdrowie i oczywiście o, o bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego, skontrolować jak przedstawia się Twoja sytuacja, i twoja skłonność do powstrzymania się, do powstrzymywania się od picia alkoholu czy tam jakichś innych rzeczy. No, no, wiadomo, że często pacjent sam ułatwia lekarzowi sprawę, przychodzi do lekarza wypity z chuchem takim jakimś, nie wiadomo jakim, prawda? pieczętuje w ten sposób sam swój los. No, można by się tu spierać o jakieś różne sformułowania prawne, ale wierz mi, że wszelakie fakty niekorzystne dla Ciebie, które wychodzą w badaniu lekarskim raczej nie będą interpretowane na Twoją korzyść. Jakie? No, tak szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć, bo naprawdę lekarze traktują przypadki indywidualnie, a świadczą o tym maile Dramatyczne maile od tych, którzy utracili prawo jazdy na zawsze często zawodowe prawo jazdy, ale z drugiej strony są zuchy, prawda dla których WOMP, badania w wąpie to była bułeczka z masłem Ja według nich straszę na prawo i lewo, no i się dziwi. Przyszedłem, tylko mnie zbadał krew, tam, cukier i tak dalej i, i, i otrzymałem prawo jazdy z powrotem. No, takich odważniaków zapraszam oczywiście do powtórzenia swojego wyczynu i podejścia do powtórnych badań, oczywiście Trzeba się jeszcze dać złapać za jazdę po alkoholu. No, na szczęście dla mnie nie byłem, nie jestem i raczej nie będę lekarzem WOMP. Omija je podejmowanie takich trudnych dla pacjentów decyzji. To co opisuję, opisuję po prostu przykłady z życia. Staram się jakoś interpretować, prawda, staram się wejść w tok myślenia lekarza, który dany przypadek rozpatrywał. Oczywiście, jest to subiektywne i w życiu nie odważyłbym się zanegować decyzji danego lekarza, to on badał pacjenta, on wszystko widział, a to jest tylko subiektywna relacja na zasadzie, że zły doktor, zły WOMP, a ja byłem cacy, prawda, no i jak to złapali mnie wszyscy, prawda, za tą jazdę po, alko, po alkoholu, tyle kar dostałem, jeszcze miałbym być drugi raz karany za to, że, mnie, że mi lekarze zabiorą prawko. Wąb Womp, powinien równy, Słynny jest Wąb Sosnowiec. Bardzo dużo ludzi tam oblewa. No wiem, że Wąb Wrocław jest fajny. Dużo ludzi tu nawet przyjeżdża eksterytorialnie. Aczkolwiek nie oznacza to, że że ten jest lepszy lub gorszy, prawda? I tak samo w tym Wąpie Sosnowcu mogą ludzie przejść jak i oblać, prawda. Tak samo we Wrocławiu, czy w jakimkolwiek innym womp możesz odzyskać prawko, a może się stracić na zawsze. Ale mówię, no dzięki Bogu mnie ta sytuacja nie dotyczy jestem zwykłym lekarzem, który ewentualnie przedłuża prawo jazdy po już pozytywnym przebadaniu Cię przez lekarza w WOMP-ie. Także na tym kończę No Prawo prawem a diabeł tkwi w tak zwanych interpretacjach przekonują się to z reguły podatnicy, gdzie rzadko kiedy coś interpretowane jest na ich korzyść a przypomina mi się sformułowanie, które powtarzał mój były szef, że lepiej być, że tak powiem, najgłupszym rzeźnikiem niż naj najmądrzejszym baranem, prawda, który jest w jego rzeźni. Także ku przestrodze Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.